Ja, to sobie Gramy. To dobrze, to jest tak. Pierwsze co wyróżnia ten aparat to dodatkowy wyświetlacz. Szczególnie w manual focusie możemy sobie ustawić ręcznie tam gdzie chcemy. Następnie przyciskiem I możemy sobie ustawić DX, ale możemy sobie też ustawić crop 1,3, czyli efekt dodatkowego obiektywu. Yy, dalej co możemy zrobić? Ustawić sobie oczywiście Full HD przy 30 klatkach na sekundę, ale 60 robi krop, tak? przy 60 Przepraszam, przy 60 jest yy, Full HD Natomiast możemy to zrobić 4K do 30 klatek na sekundę, ale wtedy aparat, jeżeli tak ustawimy, robi nam delikatny krop yy, Dalej co możemy sobie ustawić, to wyciszenie szumu wiatru yy, bardzo fajną rzeczą jest zeberka, czyli że mamy ją załączoną i będziemy mieli obszar prześwietlony, to wtedy nam się pojawi zebra, wiemy, że to są obszary o zerowej informacji i nigdy już ich nie przyciemnimy sprzętowo. Czyli to jest, to, co 7200, jest to samo co 7200 ma to, ale co jeszcze jest, czego nie ma 7200 to... Zaraz to muszę sobie tylko zmienić z tej rozdzielczości na troszkę niższą. Przy Full HD mamy elektroniczną redukcję drgań i to naprawdę działa. To jest elektronicznie stabilizacja elektroniczna z matrycy. Także to jest akurat fajna rzecz. No i coś, czego znowu nie ma D7200, ma, ja to zawsze mówię, że to jest L Zapom Wielow, czyli e, e, przysłona sterowana elektrycznie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Jeśli to włączymy, to nie zmieniamy przysłony pokrętłem, tylko możemy zmieniać. Yy, ok, wyjdźmy z tego, tylko mogę zmieniać przysłonę. Prawie bezstopniowo, za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. I to jest bezgłośne, bo zmienianie przysłony pokrętłem powoduje, że jednak słyszymy to przełączanie się. A tak bezgłośnie możemy sobie zmieniać przysłonę. To jest bardzo fajna rzecz, to jest już D7, D750. Bardzo fajny aparat, duże, użyteczne wysokie czułości, świetny autofokus przy robieniu zdjęć wygodny, dotykowy wyświetlacz przy kręceniu filmu okej dobra to jeszcze przekręćmy do, do przodu i ewentualnie pan trzy zdania powie tak yy... e, a co robimy? też pokazać? to jest to niestety tak o. Dobra, okay. Trzy zdania o, o samej fotografii, dobrze? O samej fotografii. Yy, yy, nowy model d 20 milionów pikseli mm. i co wyróżnia ten aparat? Mm. Bardzo szybki autofokus. Nowy moduł autofokusa, który jest zastosowany w profesjonalnym modelu D5, który ma 153 pola, w tym 99 pól krzyżowych i taka ciekawostka, że te pola, nawet krzyżowe, nie są zaznaczone na, wyświetle, na wizjerze, ich po prostu jest za dużo. Dalej, nowy moduł y, pomiaru światła, który ma 180 tysięcy pikseli i co on nam daje, oprócz bardzo dobrego pomiaru matrycowego, ma y, również wpływ na pomiar balansu bielu i oddanie tonów skóry. Jest naprawdę bardzo dobre jeszcze lepsze niż w profesjonalnym modelu studyjnym D810. Czy dużo robi zdjęć, zanim się bufor zapewni? Yy, to jest tak, aparat ma prędkość robienia zdjęć. 10 zdjęć na sekundę i bufor, w którym można zmieścić 200 zdjęć w serii. Czy obojętnie są zdjęcia RAWy, JPEGi, czy RAWy plus JPEGi. Wszystko dzięki po pierwsze, dużemu buforowi i szybkiej yy, karcie pamięci XQD. Są dwa sloty na kartę pamięci XQD i SD. Wytrzymała mag aluminiowo magnezowa obudowa, yy, bardzo wygodny chwyt. Bardzo wysokie, użyteczne czułości. Tutaj ostatnio skalibrowaną czułością to jest 51 tysięcy ISO. Myślę, że tu możemy się pokusić o robienie zdjęć na, na działkę niżej, czyli na czułości 25 tysięcy ISO. Naprawdę te zdjęcia są takie, że możemy je drukować tak nawet w wyższym formacie. Jakby miał pan przekonać 7200, żeby kupić to? No, to 7200? No Różnica pomiędzy D7200 a D500 Zdecydowanie lepszy autofokus, zdecydowanie wytrzymalsza konstrukcja Lepszy pomiar światła, szybszy, większa ilość zdjęć serii, filmowanie 4K Dobra, mam jeszcze takie pytanie do D5 Bo tam jest takie mhm. coś, 3 minuty nagrywania U... wideo Update tego ma wyjść w czerwcu a, Rozszerzenie ok. do 30 minut To jest odpowiedź na Pana pytanie Czyli to jest takie półoficjalne, czy, czy, czy, yy, czy, czy, czy pan po prostu wie bo tam... Yy, Świerkają to... o tym wróble, ja o tym oficjalnie nie wiem, bo nikt on takiej informacji nie podał. Niemniej są źródła jakby, które mówią, że ten update ma wyjść w czerwcu i, I to. A, dobra. To nie mają pana, więcej. Przepraszam, proszę, że, że. Proszę że... bardzo. Aha, tak. Absolutnie. Proszę się bawić.